Gęste brwi zawsze były popyt. Grube, dobrze ukształtowane brwi mogą poprawić wygląd, a cienkie i rzadkie brwi mogą sprawić, że będziesz wyglądać starzej i nudniej. Jeśli Twoje brwi są zbyt cienkie możesz łatwo rozwiązać ten problem za pomocą naturalnych metod domowych. 1. Olej kokosowy aby cieszyć się gęstymi i imponującymi brwiami możesz użyć oleju kokosowego. Różne białka jak również składniki odżywcze takie jak witamina E i żelazo w oleju kokosowym promują zdrowe i gęste brwi. Pomaga także w przyciemnieniu brwi. Umieść krople ciepłego oleju kokosowego na opuszkach palców i nałóż na brwi. Delikatnie masuj przez kilka minut aby przyspieszyć krążenie krwi. Zostaw to na noc. Następnego ranka spłucz ciepłą wodą. Wykonuj to codziennie przez 1-2 do 2 miesiące, aby zauważyć zmiany w grubości Twoich brwi. 2. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek jest również dobra dla Twoich brwi. Będąc bogaty w witaminę E, oliwa z oliwek pomaga włosom brwi rosnąć szybciej i grubiej. Pomoże to również zachować ciemność. Masuj brwi ciepłą oliwą z oliwek przez 5 minut przed pójściem spać. Pozostaw na noc a następnie spłucz ciepłą wodą następnego dnia rano. Alternatywnie przygotuj mieszankę z 1-2 łyżeczką oliwy z oliwek i kilkoma kroplami miodu. Zastosuj na brwi i masuj przez kilka minut. Pozostawić na 30 minut a następnie zmyć ciepłą wodą. Wykonaj jeden z tych środków zaradczych raz dziennie aż uzyskasz pożądane wyniki. 3. Sok z cebuli. Sok z cebuli wspomaga również szybszy i gęstszy wzrost włosów brwiowych. Cok zawiera siarkę, która poprawia produkcję tkanek kolagenu potrzebnych do prawidłowego wzrostu brwi. Ponadto wzmacnia mieszki włosowe. Zmiel jeden małą cebulę i wyciąg sok. Wmasuj ten sok w brwi na około 5 minut. Pozostawić do wyschnięcia na własną rękę a następnie zmyć łagodnym środkiem myjącymi zimną wodą. Wykonaj to leczenie raz dziennie przez kilka tygodni.